silosy na cement byłej fabryki domów przy ulicy Szczecińskiej filmuję z okolic ulicy Żernickiej jestem na ścieżce rowerowej gdzieś przy numerze 152 w tej chwili widać, że ma to, to coś związek z firmą, z firmą Stalexport i Tutaj tory kolejowe I tak wygląda ulica Żernicka do miasta Jeszcze raz silosy I tak wygląda ulica Żernicka w stronę Żernik sfilmowane końcem maja 2013 roku przez mieszkańca Żernik Darka Kraśnickiego. Ścieżka rowerowa nad rzeką ślęzą. Okolice ulicy Żernickiej tuż na granicy z kuźnikami. Żerniki, kuźniki. Tam były. Jest tam, widzimy most kolejowy po remoncie A tutaj jeszcze raz ścieżka rowerowa Autka jadą ulicą Żernicką w kierunku Leśnicy A tak wygląda okolica Tam na samej górze autostradowa obwodnica Wrocławia.